Ważna dla Ciebie sprawa, jak badasz się do pozwolenia na broń, a mianowicie, nie rób tego za wcześnie przed zaniesieniem kompletu papierów na policję i historia mojego widza, dzień dobry, przed złożeniem wniosku na patent strzelecki nieopatrznie zrobiłem yy, u Państwa badania, powinienem zrobić tylko u lekarza sportowego i lada dzień minął 3 miesiące a po tym czasie, według poniższego artykułu z ustawy o broni i amunicji, nie będą ważne w celu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń. Czy w związku z tym, na podstawie poprzednich badań, mogą Państwo wystawić nowe, abym nie musiał ponownie przechodzić testów i płacić pełnej sumy, lub czy jest jakaś oferta zniżkowa. Także, gdzie nie wiadomo o co chodzi, to chodzi też o pieniążki. I badając się we właściwym czasie, parę groszy można zaoszczędzić. Przeczytam ci podstawę prawną, artykuł 15 ustęp 3 Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną przedstawiają właściwemu organowi policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne stwierdzające, że nie należą do osób wymienionych w ustępie 1 punkt 2 czwarty i potwierdzające, że mogą dysponować bronią wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa również upoważnionego, ale nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku. I wracając tutaj do pytania widza, no jakaś grzecznościowa zniżka powiedzmy w mojej firmie na pewno jest możliwa, ale, co do innych firm, decyzję tutaj podejmuje placówka badająca. Jak nic nie obniżą, to po prostu nie masz wyjścia. I konieczny jest również pełny zakres badania, a potem otrzymanie przez ciebie dwóch orzeczeń, które już we właściwym terminie do Policji musisz zanieść. I wniosek dla ciebie, szybciej nie zawsze znaczy lepiej, Warto znać ten przepis o 3 miesięcznej ważności orzeczeń zarówno psychologicznych, jak i lekarskich, a pośpiech jest czasami dobry tylko przy y, ułapaniu pcheł, jak to mówią. I jeżeli miałeś podobną sytuację, opisz to w komentarzu do tego wideo. Jeżeli taka tematyka Cię interesuje, albo zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy, albo kolejny filmik obejrzyj yy, dotyczący badań na broni.